Życzę bracie ci 100 lat To dla ciebie jest ten track Życzę żebyś w swoim Lamborghini Zwiedził cały świat Życzę bracie ci 100 lat I nie tylko dzisiaj tak Żeby wszystko się spełniło Co masz w planach, no i w snach Życzę bracie ci 100 lat Hayabunze Kawasaki Żeby miały tyle koni Co by zgubić jakieś psiaki Życzę bracie ci 100 lat Zresztą dobrze o tym wiesz Chciałbym tobie podarować Każdy zajebisty dzień Życzę bracie ci 100 lat Żebyś wolny był jak ptak Widział same pozytywy a nie widział żadnych wad Życzę bracie ci 100 lat Jesteś zajebisty brat Pomogłeś odnaleźć drogę Kiedy wszedłem w ciemny las Życzę bracie ci 100 lat żeby skończył jako prezes Miał firmę, duży dom Albo nawet jeszcze lepiej Życzę bracie ci 100 lat I żebyś miał własny Tory co tydzień kompletopą Żeby driftić se co no. Życzę bracie ci 100 lat I spełnienia wszystkich marzeń Zawsze chciałem być jak ty A czy się stanę, czas pokaże Życzę bracie ci 100 lat By nie brakło nigdy nic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 Żebym ciebie tutaj nie miał, to bym nie miał po co żyć Chcę bracie ci lat i spełnienia wszystkich marzeń Zawsze chciałem być jak ty, a czy się stanę czas pokaże Życzę bracie ci lat, by nie brakło nigdy nic Żebym ciebie tutaj nie miał, to bym nie miał po co żyć